Dzisiaj robimy sobie flex, bo ja kocham bardzo cię, miłość krwawa, serce krwawe, otwierasz starego szampana, bawimy się do rana, bo tak wygląda zabawa. Miłość znowu jest krwawa, lwem, lwem Słuchamy sobie muzyki, muzyka w sumie zagłusza. Kolejne łzy już płyną, kolejny wieczór już minął. Białe oczy ciągle parzą, białe oczy bardzo parzą. Białe oczy we mnie wpatrzone, ja nie wiem co to miłość jest. Jak ja kocham bardzo cię. Białe oczy ciągle patrzą, białe oczy bardzo parzą, białe oczy we mnie wpatrzone. Ja nie wiem co to miłość jest. Jak ja kocham bardzo cię. I po co miałem te nadzieje? Bo i tak nie pokochasz mnie. Teraz zastanawiam się, czy pokochasz w końcu mnie? Eee, jeee, yeah, yeah, yeah.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 Kochałem Ciebie Ale nikt o tym nie wie Nie wie To wszystko jest dla Ciebie Dla Ciebie Czasami myślę, że to złudzenie Życie to złudzenie